Panie doktor, szacuje się, że blisko 20, nawet 25% populacji polskiej cierpi w, w, na którymś etapie swojego życia na kamicę żółciową. Proszę powiedzieć, co to jest za choroba? Kamica żółciowa jest to wytrącanie się złogów, czyli kamieni w drogach żółciowych, w pęcherzyku żółciowym i w drogach żółciowych. Żółć jest roztworem micelarnym składającym się z trzech składników. To są kwasy żółciowe, lecytyna i cholesterol. I jeżeli te trzy składniki są w odpowiednich proporcjach objętościowych, to mamy cholesterol rozpuszczony w żółci. Jeżeli tylko dochodzi do zaburzeń w ilości tych trzech składników, wytrąca się, mamy niedobór wtedy kwasów żółciowych czy niedobór lecytyny, Wytrąca się cholesterol, tworzą się mikrokryształki, które ze sobą sedymentują i powstaje złuk makroskopowo widoczny. Do wytrącania się mikrokryształków cholesterolu yy, yy, dochodzi w wielu przypadkach. To mamy wtedy, kiedy mamy nadmiar cholesterolu, a prawidłową ilość kwasów żółciowych, bądź prawidłową ilość cholesterolu, natomiast niedoboru kwasów żółciowych. Wtedy wytrącają się złoki. A proszę powiedzieć, no to jest mechanizm powstawania tej choroby, a jak, jakie są jej przyczyny takie pierwotne? Czy to jest tak, że jeżeli ktoś u nas w rodzinie chorował na, na, na kamicę żółciową, to należy uznać, że mamy predyspozycje genetyczne i jesteśmy na nią skazani? Czy, czy, czy czynniki stylu życia mają tutaj znaczenie? Bardzo wiele czynników wpływa na powstawanie złogów w pęcherzyku żółciowych, w drogach żółciowych. Uważa się, że niewątpliwie wpływ mają czynniki genetyczne, co nie zostało jeszcze zdecydowanie opracowane, nie zostało udowodnione. Niemniej, ponieważ kamica występuje rodzinnie, wiemy, że czynniki genetyczne znaczenie mają. Ale przede wszystkim mają znaczenie czynniki środowiskowe a więc sposób odżywiania, nadwaga, zaburzenia hormonalne. Stąd częściej kamica pęcherzyka żółciowego występuje u kobiet. Dwa do trzech razy częściej kobiety chorują niż mężczyźni. Powiedziała Pani nadwaga. Rozumiem, że otyłość, nadwaga są co, bardzo ważnym czynnikiem? Niewątpliwie nadwaga jest czynnikiem ryzyka w kamicy pęcherzyka żółciowego. Istnieje prosta zależność pomiędzy ilością spożywanych kalorii, a skłonnością do tworzenia się złogów. Im obfitsze i bardziej kaloryczne są spożywane są posiłki, tym częściej dochodzi do powstawania kamicy pęcherzyka żółciowego. Takie pokarmy jak cukry proste, a więc czekolada, cukierki, cukier, jak również węglowodany złożone wpływają na zmniejszenie jednego z podstawowych składników żółci, mianowicie lecytyny. Jeżeli mamy mniej lecytyny, dochodzi do e, zwiększenia ilości cholesterolu w żółci i wytracania się mikrokryształków w cholesterolu, A powstawania proszę, złogu. Proszę powiedzieć, jak można poznać, że rozwija się u nas ta choroba? Jakie są objawy? W momencie, kiedy rozwinęła się ultrasonografia, a więc badanie bardzo nieinwazyjne, które w 95% pozwala na wykrycie kamicy pęcherzyka żółciowego, a gdzie, gdzie większość pacjentów, którzy mają jakiekolwiek dolegliwości w obrębie jamy brzusznej, wykonuje sobie to badanie, okazało się, że kamica pęcherzyka żółciowego u osób, u których wykryto, w 60% jest kamicą bezobjawową, a więc taką, którą nie daje, która nie daje żadnych dolegliwości, i która zostaje przypadkowo wykryta, dlatego że pacjent ma jakieś dolegliwości w obrębie jamy brzusznej, czy nudności, czy zaparcia, czy biegunki. I pierwsze badanie, jakie wykonuje, to jest ultrasonografia. Natomiast jeżeli mamy tak zwaną kamicę objawową, to Podstawowym, podstawową dolegliwością jest ból silny, trwający od 15 minut do kilku godzin. Towarzyszą temu nudności i wymioty, a ból najczęściej zlokalizowany jest w nadbrzuszu środkowym bądź pod prawym łukiem żebrowym. Te objawy kamicy zostały po raz pierwszy uznane przez konsensus w 1991 roku, przez konsensus strasburski i tylko jeżeli one występują, to mamy do czynienia z objawową kamicą pecherzyka żółciowego. Zanim przejdziemy do jakby konsekwencji do leczenia kamicy żółciowej, chciałbym jeszcze zapytać o mm, możliwość zapobiegania. Da się, yy, nawet jeżeli występowa, występowała w rodzinie, uniknąć zachorowania na to poprzez zdrowe styl życia, zdrowe żywienie? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim należy unikać nadwagi, poza tym pokarmy powinny być odpowiednio zbilansowane. Posiłki powinny zawierać sporo błonnika pokarmowego, albowiem yy, Zawarte w diecie produkty bogatobładnikowe sprzyjają motoryce pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych i w ten sposób zapobiegają przed wytrącaniem się cholesterolu w żółci. Czyli jakie konkretnie produkty pani by zalecała jak, jako element pro, profilaktyki przeciw tej? Em, Dieta, choroby? która jest bogata w błonnik pokarmowy, a więc warzywa, owoce, zwłaszcza owoce pestkowe, różnego rodzaju kiełki, zarodki roślinne. Dlatego, że one wpływają na sprawne obkurczanie się pęcherzyka żółciowego, zabezpieczają przez zaleganiem żółci w pęcherzyku. A jeżeli miałaby Pani wskazać te czarne charaktery, to poza cukrem i węglowodanami prostymi, to co by jeszcze było? To jest jeszcze mięso czerwone, wszystko to, co y, y, powoduje, że nasza dieta ma nadmierną ilość kalorii. Powinniśmy tak ustawić dietę, aby y, ilość spożywanych kalorii odpowiadała aktywności fizycznej y, człowieka, żeby nie było nadmiaru kalorii, żebyśmy zaspakajali głód, natomiast nie zaspakajali sytości. I teraz, jeżeli już zdiagnozowano u nas tą chorobę, to jak, jak, jak wygląda leczenie Jakim, jakie znaczenie w tym leczeniu ma znowu żywienie? Przede wszystkim podstawowym i głównym sposobem leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego objawowej jest cholecystektomia, a więc usunięcie pęcherzyka żółciowego, cholecystektomia laparoskopowa bądź cholecystektomia klasyczna. Wszelkie inne sposoby leczenia, takie jak rozpuszczanie złogów, które, gdzie podejmowano były takie próby, są nieuznawane powszechnie, dlatego że nie dają trwałego wyleczenia z kamicy żółciowej. Co prawda, usunięcie pęcherzyka żółciowego ze złogami nie likwiduje całkowite schorzenia, dlatego, że y, usuwamy y, skutek zaburzeń lipidowych, dlatego, że y, tak jak wspomniałam na początku, to wątroba produkuje nieprawidłową litogenną żółć i tutaj bardzo duże usunięcie nawet pęcherzyka żółciowego, a nie, nie y, likwiduje choroby, dlatego że w 15 do 20 y, kamicy pęcherzyka żółciowego towarzyszy kamica przewodowa, więc kamica dróg żółciowych. Jak możemy się przed tym zabezpieczyć? No tak jak wspomniałam, odpowiedni sposób odżywiania, pilnowanie, aby nie było nadwagi a zwłaszcza otyłości brzusznej i unikanie innych schorzeń metabolicznych, a więc hyperlipidemii, zwłaszcza hypertrójglicerydemii, która wpływa na upośledzenie aktywności cholecystokininy, a więc tego enzymu, który powoduje obkurczanie pęcherzyka żółciowego tak aby żółć nie zalegała w nim i nie, były, nie było możliwości wytrącania się mikrokryształków cholesterolu. Ja rozumiem, że pacjent, który trafi do lekarza i zdiagnozują razem tą chorobę, to przechodzi na jakąś ścisłą dietę, tak? Nie, nie stosujemy ścisłej diety. Eliminujemy te pokarmy, które powodują gwałtowne obkurczanie się pęcherzyka, a więc tłuszcze zwierzęce, smażenie pokarmów na powiedzmy szmalcu, maśle, bo to, jeżeli da gwałtowne obkurczenie się pęcherzyka, może spowodować tak zwaną kolkę wątrobową, czy kolkę żółciową, a więc napad bólowy. A co z używkami takimi jak alkohol, kawa na przykład? Ani alkohol, ani kawa zasadniczo nie są przeciwwskazaniem przy kamicy pęcherzyka żółciowego. Co prawda alkohol w nadmiernych ilościach powoduje stłuszczenie wątroby, a więc może sprzyjać zaburzeniom w produkcji kwasów żółciowych a zwłaszcza może powodować zaburzenia w prawidłowym stosunku molarnym tych trzech składników i może ułatwiać przez stłuszczenie wątroby wytrącanie się mikrokryształków cholesterolu. Ale pity w niewielkich ilościach umiarkowanych bezpośrednio na kamicę nie wpływa. A kiedy i na jakiej podstawie podejmuje lekarz decyzję o usunięciu pacjenta pęcherzyka żółciowego? To jest rzeczywiście dość duży problem, dlatego że mamy wiele schorzeń przewodu pokarmowego, w tym zaburzenia czynnościowe, które są bardzo rozpowszechnione, a które dają dolegliwości. Mogą to być wzdęcia, zaparcia, niekiedy bóle wędrujące w obrębie jamy brzusznej. I teraz jeżeli taki pacjent wykona sobie, cholecy, wykona sobie ultrasonografię i stwierdzą zług w pęcherzyku żółciowym, jest problem, czy taki złóg operować i czy te dolegliwości, są, które pacjent zgłasza, są związane z tym złogiem, który jest w pęcherzyku. I tutaj jest ogromna rola lekarza, który musi zdobyć zaufanie pacjenta i dobrze zróżnicować, czy rzeczywiście dolegliwości, które pacjent zgłasza, mogą być związane z tą kamicą. Dlatego, że w wielu przypadkach zdarzało się, iż pacjent był operowany, pęcherzyk żółciowy był usunięty, a pacjent dolegliwości miał w dalszym ciągu, a niekiedy były one nawet większe. Także leczymy wówczas, jeżeli rzeczywiście Stwierdzamy u pacjenta objawy, które są związane z kamicą pęcherzyka żółciowego, a te objawy, tak jak wspomniałam, konsensus Strasburski w 1991 roku wyliczył. A jak wygląda życie bez pęcherzyka żółciowego? Czy wpływa to istotnie na jakość życia, trawienia? Zasadniczo nie, dlatego że organizm bardzo szybko przyzwyczaja się do braku pęcherzyka. Żółć produkowana przez wątrobę w 60% jest deponowana w pęcherzyku czy gromadzona w pęcherzyku, 40% bezpośrednio spływa do przewodu pokarmowego i wówczas jeżeli jemy pokarmy bardzo tłuste, bądź w dużej ilości, to wówczas dochodzi do obkurczania się pęcherzyka i wyrzutu yy, yy, żółci niezbędnej do trawienia tłuszczów. Ale tak jak wspomniałam, to 40% żółci non stop w trakcie yy, doby przedostaje się do przewodu pokarmowego. Pierwszy okres zaraz po zabiegu jest problemem, dlatego że pacjent musi się przyzwyczaić do spożywania posiłków w mniejszej ilości, posiłków mniej tłuszczowych, częstsze spożywanie jedzenia tak, aby ta ilość żółci która jest produkowana przez wątrobę i stale przedostaje się do przewodu pokarmowego była wystarczająca do trawienia tłuszczów. Pani doktor, proszę powiedzieć czy są jeszcze jakieś inne konsekwencje zdrowotne, jakieś powikłania związane z kamicą żółciową na przykład rozwój nowotworu? Badania wykazały, że w wielu przypadkach jak stwierdzaliśmy raka pęcherzyka żółciowego to rzeczywiście w pęcherzyku był obecny kamień, ale nie ma bezpośrednich dowodów mówiących o tym, że kamica pęcherzyka wywołuje nowotwory. Na pewno, jeżeli współistnieją inne zmiany w pęcherzyku żółciowym, a są to przede wszystkim inkrustacja pęcherzyka solami wapnia, tak zwany pęcherzyk porcelanowy, wówczas częściej dochodzi do raka pęcherzyka żółciowego. Jeżeli mamy do czynienia z polipami pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza jeżeli są to polipy jednocentymetrowe, a zwłaszcza jeszcze jeżeli mamy złogi w tym pęcherzyku żółciowym z polipami. Wówczas częściej może dojść do y, raka pęcherzyka żółciowego i wtedy zawsze operujemy pacjenta, nawet jeżeli nie ma ewidentnych dolegliwości. Natomiast, y, tak jak wspomniałam, y, kamica pęcherzyka żółciowego jest bardzo powszechnym schorzeniem i do tego jeszcze mamy pacjentów u których mamy kamicę bezobjawową, a więc y, usuwanie pęcherzyka żółciowego, cholecystektomia profilaktyczna byłaby nierealna. Po pierwsze nie udałoby się wykonać cholecystektomii u wszystkich pacjentów, a poza tym y, jest to w, w końcu kosztowny zabieg, niezależnie czy to jest cholecystektomia klasyczna czy laparoskopowa, a coraz częściej wykonujemy cholecystektomie laparoskopowe. Dlatego, aby tych wszystkich przykrych konsekwencji uniknąć, lepiej inwestować w profilaktykę, prawda? W profilaktykę, we właściwe odżywianie, w zbilansowanie kaloryczne swoich posiłków, w odpowiednie rozłożenie posiłków, pilnowanie, aby posiłki były świeże, nie były przechowywane długo w lodówce, nie, mięso, żeby nie było rozmrażane i zamrażane, albowiem jakiekolwiek infekcje pokarmowe, czyli które manifestują się biegunkami, a więc jakaś infekcja bakteryjna wpływa na to, że dochodzi do przyspieszenia perystaltyki przewodu pokarmowego, szybciej te kwasy żółciowe są usuwane z organizmu, jeżeli mamy biegunki, zwłaszcza e, może to powodować odwodnienie organizmu, a tym samym zagęszczenie żółci i łatwiej może dochodzić do wytrącania się mikrokryształków cholesterolu. Poza tym enzymy bakteryjne, które są w jelicie, mogą powodować szybsze przechodzenie pierwotnych kwasów żółciowych, a więc tych, które są produkowane w wątrobie, we wtórne kwasy żółciowe, a więc te, które są produkowane, które powstają w jelicie i usuwanie ich powoduje, może spowodować niedobór, a niedobór powoduje nadmiar cholesterolu i jego wytrącanie się. Czyli reasumując, można powiedzieć, że stosowanie się do zaleceń żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia, zawartych choćby w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, jest wystarczającym sposobem zapobiegania tej chorobie, prawda? Myślę, że stosowanie prawidłowego żywienia jest wystarczające. Jeżeli mamy kamicę bezobjawową, to w ogóle nie musimy stosować jakichkolwiek diet eliminacyjnych. Należy się odżywiać prawidłowo, tak właściwie jak zaleca Instytut Żywności i Żywienia. Stosować się do częstości posiłków i do odpowiedniego wyważenia kalorii do aktywności fizycznej danego pacjenta. Natomiast jeżeli mamy objawową kamicę pęcherzyka żółciowego, to taką kamicę powinniśmy leczyć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.